Moim motem życiowym jest: Do odważnych świat należy. Jak myślisz, co sprawdzają takim pytaniem u potencjalnego kandydata na policjanta? Czy sprawdzają Twoje skłonności do ryzyka? Czy policjant powinien być ryzykantem? Czy może sprawdzają jakąś inną cechę charakteru? Także, czy do odważnych świat należy? Należy. Także, jeżeli masz swoje zdanie na ten temat, napisz to w komentarzu do tego. wideo I żegnać się Twój multiguru, święto policji wkrótce. Także, może zrobię w niedzielę jakiś hangout.